a pierwsi ostatnimi. Kto jest bardziej nieuczciwy? Właściciel winnicy, który każdemu wypłaca dniówkę, chociaż nie wszyscy na nią zasłużyli? Czy raczej owi robotnicy, zatrudnieni w pierwszej godzinie, którym obiecany był jeden denar zapłaty, a oczekują więcej? Często bywamy niezaspokojeni. Kiedy dostajemy coś, żądamy więcej i więcej. Chociaż nie zasłużyliśmy sobie na lepsze traktowanie. Narasta w nas złość i frustracja na siebie i na innych. Kiedy rządzą nami rządzę, nasze życie staje się koszmarem, piekłem, niezrealizowanych oczekiwań. Jezus chce nam dziś pokazać, że takie myślenie jest błędem, który rujnuje nam życie. Wszystko, co mamy, jest niezasłużonym darem od Boga. Bo czym sobie zasłużyliśmy na ręce i nogi, na wzrok i słuch, na powłonienie i smak, na zdrowie i na siły fizyczne, na intelekt i zdolności poznawcze. Wszystko to dary, a my, a my ciągle marudzimy, że za mało, że należy nam się więcej i jeszcze więcej że Bóg powinien jeszcze to i tamto zrobić. Spróbujmy dziś popatrzeć na swoje życie z nieco innej perspektywy. Bądźmy wdzięczni Bogu za wszystko, czym nas obdarował. Nie koncentrujmy się na brakach, ale na nadmiarze, jaki posiadamy. Ucieszmy się faktem, że dziś rano się obudziliśmy, że Bóg dał nam jeszcze ten jeden dzień życia. Ucieszmy się zdrowiem albo krzyżem choroby, ponieważ i On jest darem. Wszystko jest darem Boga i za wszystko winniśmy Jemu dziękować.